No i tutaj może być, tak? 78 Ile? 78 Ma pan Tak, będę ja kup, bierz kwit Dajesz kwit? Daj, daj, daj, daj kwit Bierz kwit, bierz kwit Bierz pieniądze tutaj leżą. Wszystko, wszystko tam jeszcze jest Zdaję... Nie rób... Rozjebiesz się? Nie rób nic, proszę Rozjebiesz się? Rozjebiesz się czy nie? Co to znaczy? Nie wiem Rozwońisz pod ty? Nie Nie? Na pewno? Na pewno I to zbiędamy